O ilości, o ilości dowiedziałem się 24 grudnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem się z żoną i z ojcem. W ten czas dowiedziałem się, że są, ile osób jest rannych i przynajmniej zapamiętałem, że wśród rannych wymieniono nazwisko Pełka. Jest to takie nazwisko. Z którym, o takim nazwisku pracowałem z, z kolegą na jednym oddziele. On pracował, pracowało tu jego dwóch synów, także kojarzyło mi się to nazwisko z tymi osobami, że to jeden, jeden z tych Pełków, których znam. Nie widziałem, że to jest najmłodszy, najmłodszy uczestnik i zupełnie inna postać. No i Wiedziałem, że zginął Józek Czekalski. Co znałem, to zresztą mieszkał cały czas, jak to się mówi, po sąsiedzku ze mną, chociaż na innej ulicy, ale w odległości to było naprawdę niewielka odległość od mojego domu rodzinnego.